Witam Państwa serdecznie na 46. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kowarach 9 listopada 2021 roku. Szanowni Państwo, w celu otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Proszę Pan, Pani Stanisławie. To czasami trzeba dwa razy. Pani Ewa jeszcze będzie wiatr, bo widzę, że Pani jest połączona. O, witam. Tak. Pani Ewa, mogę poprosić o potwierdzenie kworum, bo widzę Panią, ale... Jest, dobra. Mamy dziesięciu radnych. Dzisiaj obecnych stwierdzam kworum. W związku z tym otwieram 46. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, na początku zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim rozpo, rozpatrzenie projektu uchwały w podpunkcie a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Pod punkcie b w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2021 rok. Obydwa projekty uchwał z autopoprawkami. W punkcie czwartym, zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze o, mnie brakuje. Aha, jakiś alert mam. Okej, okay. tak zgadza się. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. Jeszcze Pani Małgorzata, chyba, że. Pani Małgorzacie się internet chyba zawiesił. Ale jest, ale jest w samochodzie, powiedzmy? Jest, dobrze. Stwierdzam, że jednogłośnie Rada Miejska przyjęła porządek obrad, w związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał. I tak, pod punkcie A mamy uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dodam, że obydwa projekty uchwał były przedmiotem obrad wczorajszej Komisji Budżetowej. Zostały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 do trzeciego wraz z załącznikami. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. No jeszcze Pan Tadeusz widzę. Tak i Pan Krzysztof. Jeszcze raz trzeba nacisnąć tam kworum. Mogę poprosić? Jest, dobrze. Stwierdzam kworum, w związku z tym proszę o głosowanie. I Pani Małgorzata jeszcze. Może Panią, tak? Pani Małgosiu prosimy jeszcze o głosowanie. Chyba, że z internetem będzie problem. Dzień dobry. O, jest Pani Beata Witamy. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw. W związku z tym przechodzimy do, do drugiego projektu uchwały, czyli do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na, na przyszły rok i przytoczę Państwu w związku z tym treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 listopada do 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach 1, 2, trzecim, W paragrafie 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, pani Małgorzata jeszcze i widzę, że pani Beata się pojawiła. To też proszę o potwierdzenie. Brakuje pani Małgorzata. Proszę? A jest. Stwierdzam kworum, w związku z tym proszę o głosowanie. Tak, jeszcze pani Małgorzata. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach e, przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary stosunkiem głosów 11 za 1 e, przeciw. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy mm, opoż, mm, porządek obrad, zamykam 46. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo za owocną współpracę. Proszę. Dlaczego? A coś źle przeczytałem, panie Andrzeju? A w wynikach głosowania powiedziałem, że w sprawie, no dobrze, to powtórzmy w takim razie, to jeszcze raz, Chwała, przytoczę Państwu treść uchwały w takim razie jeszcze raz. Znaczy drugiego projektu, tak. Tak. W sprawie zmiany uchwały budżetowej, nie prognozy, tylko zmiany uchwały. Mhm. Tak, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach 1, 2, 3, 4, 5 i 6. W paragrafie 7 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pan Krzysztof. Tak, stwierdzam kworum, proszę o głosowanie. I jeszcze Pani Małgorzata. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok, stosunkiem głosów 11 za, 1 przeciw. Szanowni Państwo, w związku z, z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji, zamykam 46. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2021 roku. Bardzo dziękuję.